Siema, z tej strony Eleven, a to jest ponownie Five Nights at Freddy's 3. Jedziemy piątą noc, eee, i była aktualizacja, dopiero teraz zauważyłem, z tym mnie aktualizował Five Nights at Freddy's 3. Jest teraz wersja 1.1, nie wiem co się zmieniło, prawdopodobnie jest ciężej, podobnie jak było w poprzednich grach. Hello, hello. Um, this is just a reminder of policy concerning the safe room. Safe room is reserved for equipment and or other property not being currently used and as a backup safety location for employees only. This is not a break room, should not be considered a place for employees to hide and or congregate, and under no circumstance should a customer ever be taken into this room and out of the main show area. Management has also been made aware that the Spring Bonnie animatronic has been noticeably moved, and would like to remind employees that this costume is not safe to under any circumstance. Thank you and remember to smile. You are the face of a pretty fast-haired people. Chwilunia. Czy on powiedział Spring Bonnie? On powiedział Sprężynowy Bonnie. O kurwa. On powiedział Sprężynowy Bonnie. To dużo znaczy. Dlatego nie ma Boniego w tej grze Bo To jest Bonnie Tylko to jest wersja, ta jego samowolnie chodząca, tak? Okej, okay, dobrze Springi, siedzisz Ja się ten czas zablokuję tę kamerę, znaczy pół kamerę Szyb wentylacyjny You shall not pass! Hmm? Dalej nie wiem po czym skakili siasek, dlatego że nagrywam trzy filmy pod rząd i nikt nie może mi podpowiedzieć. <grybuj> Ale to nawet lepiej Oś, gdzieś jak! <grybuj> to było hamskie. Nie widziałem go w ogóle. Ej wingy. Hello Tak żebyś sobie posiedział, okej okay. Nie jest źle chyba chyba To jest piąta noc tak teraz do mnie dotarło, Więc najprawdopodobniej dostaniemy rozwiązanie zegarek z Five Nights at Freddy's I to będzie koniec bo. <śmiech> We we we we where are you where are you Nie chcecie tu O kutwa Kutwa mać! On już jest, on już jest u mnie Hi Już jest po mnie Oficjalnie już jest po mnie, on ma już wejście do mnie, ja tego nie zablokuję. koniec nie mógł tam biurka podstawić pod ten wenty szyb wentylacyjny, czy coś? Muszę wspomnieć. Czy on jest tutaj, czy mi się wydaje? Hello? Nie wiem Nie wiem Nie wiem Nie mam pojęcia o, Nie wiem, on by chyba nie opuścił takiej okazji, żeby mi spieprzyć, tak? No może jednak! Krap, Crapiki Crapity crap Crapity crap, fuck Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem Wróć się Bonnie, Bonnie no, Bonnie no, Bonnie, dobrze, że Bonnie no. to jest Bonnie Cześć Springtrap, okej, okay, mamy cię W pułapce Hello? Ok, Okej okay. Damy radę Damy radę, jest czwarta Gdziekolwiek. Gdziekolwiek w tamtym obszarze, niech będzie już. Koniec. Piąta. Springtrap, nie śpiesz się, proszę cię. Damy radę. Damy radę. Gdzie jest Springtrap? To jest ważne. To jest ważne. Cofaj się tutaj. Te błędy następują teraz dużo szybciej. No wiadomo, no i dalej w nocy, tym ciężej, tak? spring SpringSwap, nie spiesz się, nie spiesz się. De Take your time. O oh, kurwa. O, oh, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, gnie, oh, gnie, piąta. Come on, come on, come on, Na wszystko zepsuła. Och, Jest! Za pierwszym podejściem! Noc piąta! A Jest moc! Więc to teraz rozwiązanie fabuły, czy dopiero w szóstej nocy. Chciałbym wiedzieć... Czy ja jestem martwym dzieckiem? Na to wygląda! Martwe, patrzące dziecko Może jeszcze nie martwe, ale patrzące na pewno Wszystkie animatrony zniszczone Teraz przyszłam kolej... kolej... na mnie To jest Springtrap Moment Czyli to jest ten purple guy to jest Springtrap A to są dzieci Czworo martwych dzieci odpowiadających za cztery animatrony I tu jest piąty Pio Czyli co? Ja mam go wepchnąć do tego kostiumu On się mnie boi I tam został uwięziony Pewnie nachuchał na sprężyny zatrzaskowe, które się na nim zatrzasnęły. Więc jednak... Springtrap to purple Guy. I dobrze tak gnojowi. Złe zakończenie! Ok, więc ja wiem, że jest inne zakończenie do tej gry. Wiem, że jest też dobre zakończenie. Tylko nie mam pojęcia, jak go zdobyć. Więc yy, powiem tak. Haha, ha, jedna gwiazdka. Jest. Wait a second, Nightmare Mode. To musi być na 6a ekstra. Ooooooo. Oh. Oh. Więc to jest nasz Springtrap, to jest nasz Purple Guy. Zastanawiam się, czemu on tutaj ma takie. Nie wiem, czy to nie są czasami części jego ciała, więc. Aaaa, dobra. No bo, tak jak mówili w tych rozmowach, to jest kostium, który ma te części animatrona. I one, po przekręceniu korby, spłaszczają się wokół ścianek i robią miejsce dla człowieka, który może tam wejść, ten kostium założyć. Ale jeżeli któraś z tych sprzętów zatrzaskowych puści Wszystko się z powrotem zamyka i... No To tak jakbyś stanu między dwoma samochodami jadącymi na wprost siebie Dobrze mu tak Phantom Foxy, czyli to jest widmo z tego. Widmo Ballon Boya Widmo Chiki, Widmo Frediego. I widmo kukiełki. I teraz mnie nurtuje jedna rzecz. Czemu one tak wyglądają, jak wyglądają? Już miałem na to pomysł i to jest moja teoria na to. Że po prostu, tak jak pisali w Five Nights at Freddy's Dwójce, na końcu chyba tam było o szóstej nocy, nie pamiętam, ee, że animatrony zostały uznane za niebezpieczne, srata ta ta, ta, i zostały zdezaktywowane, czy tam zniszczone. Zostały zniszczone. I moja teoria jest taka, że skoro one tutaj dalej są w takiej formie, a nie innej to najprawdopodobniej zostały one spalone. Dlatego wyglądają jak wyglądają. Są całe osmolone, czy cokolwiek. To jest moja teoria. No, u góry widać też kukiełka jest normalna. Paliło ją od spodu, tak? No, więc to jest moja teoria. Eem, prawdopodobnie tak by to mogło wyglądać. Zobaczymy, co będzie w nocy 6. Mam nadzieję, że będzie niebawem. Może nawet teraz spróbuję. Eee, I wiem, że jest gdzieś coś na styl nocy siódmej Wiem to, bo w plikach gry w save jest tekst. Tak jak jest flick zapisu gry. Jest poziom, pobicie nocy 6 i pobicie nocy 7. Noc 7 gdzieś tu jest. Wiem, że Nightmare Mode to jest noc 6. Ale nie wiem, gdzie jest noc 7. Więc to by było na tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Jeżeli wiecie, gdzie jest NOT 7, to dajcie znać. Ja na pewno będę starał się pobić. Najcięższy tryb, jaki w tej grze znajdę. Ponieważ lubię takie wyzwania. I przy okazji powiedzcie, jak zdobyć yy, zakończenie dobre. To spróbuję je przejść na jakimś live streamie. Czy coś takiego. Mam <śmiech> jeszcze trzy live streamy zaplanowane. Fucking FAK! Fuck. Nieważne I z tobą było tyle jeszcze raz Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach Na razie!